Witam. Dzisiaj zrobię napisy w klipie wideo. Ja tutaj zrobię najprostszy sposób. Są też tutaj szablony, ale ja nie lubię szablonów używać. Jeśli będziecie chcieli, bym zrobił to, napiszcie komentarza. Robimy napisy, kiedy mowa jest słabo słyszalna. Ktoś niewyraźnie mówi, najpierw zaznaczymy ten klip, zwiększymy dźwięk, klikamy play, zaznaczamy tą umowę, W zakładce adnotacja mamy napisy czasowe. Klikam na tą ikonkę, przesuwam ten pasek, wyrównuję go. Tutaj będziemy wpisywać ten tekst. W tej chwili jest ramka koloru niebieskiego. Klikamy na nią, aby uaktywnić. MIGA kursor do wpisywania tekstu, wpisujemy. Ten tekst jest słabo widoczny, klikamy to miejsce, Wybieramy rodzaj czcionki Zmieniamy rozmiar czcionki Możemy też zmienić kolor tekstu Na przykład żółty Możemy też zmienić kolor podświetlenia, na przykład czerwony. Klikamy Play, aby przesłuchać. Przechodzimy do następnej mowy. Zaznaczamy ją. Tym razem klikam napisy czasowe na osi czasu. Wyrównuję ten pasek. Klikam play, aby przesłuchać następną mowę. Zaznaczam ten pasek. Klikam to miejsce. Klikam play aby przesłuchać, jeszcze. jeszcze mamy do zrobienia dwie mowy, robimy podobnie. Robimy Why is Wszystko zrobiliśmy, trzeba przesłuchać cały klip. Trzeba wyeksportować nasze wideo na zewnątrz tego programu. Klikamy na zakładkę Export. klikamy na wideo, wybieramy MP4, audio tak jak jest i osadź napisy czasowe w eksportowanym pliku też ma być zaznaczony. Klikamy OK. Klikam. Tak. Tak. tutaj, jestem jestem